Jak to jest, że osoba, która potrzebuje pomocy w każdej, w każdej rzeczy we, w, we wstawaniu rano, w kładzeniu się spać, w pójściu do urzędu, w na zakupy, wymyśliła sobie, że ona będzie w magazynie. Ja nie chodzę, ja jeźdzę. <laughs> Jak to jest, Tomaszu, że osoba, która... Aby jeździć, potrzebuje pomocy. Aby zrobić zakup jeżdżąc, potrzebuje pomocy. Powtarzam to samo pytanie, tylko poprawiam się oczywiście. Jest, wpada na pomysł, żeby, żeby zacząć pomagać innym. A to jest prosta zasada: chcesz pomóc sobie, kim pomagać innym. To jest chyba Twoja maksyma życiowa. Tak. A na, na, na fotografiach, oprócz tego momentu wręczania, wręczania jakiegoś sprzętu, jedzenia. Nie, akurat. Nie, to... Zobaczyliśmy też tak jak tak, widzimy teraz um, moment, kiedy dostaniesz jakieś odznaczenie od wiceprezydenta Schnowta. To, znaczy, to nie odznaczenie, tylko dostałem dyplom. No. Nie, no to też bardzo się cieszę. No. Odznaczenie może następnie No, trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. Jakoś mamy pomóc Ci gdyż, wysłać jakąś petycję czy coś. Nie. To... Sam sobie poradzisz. To, to jakoś to, Ogólna działalność, podrób przez no to, że na mnie, mm -hmm. jako, że To jestem, pojechałeś. No i no, że jestem po prostu taki, że trudno mnie nie zauważyć no to. Medialny, chciałeś tak. powiedzieć medialny. Wiem, że to chciałeś powiedzieć, tylko się powstrzymałeś tutaj, żeby jakieś pozory skromności zachować. Tak, tu wyszłam, moje w skromność. Tak. Bardzo lubiłem piłkę wiesz co to jest?